Chcą zabić mnie, leż głowa skinięta w dół Przez te bójki na ulicach odczuwam już tylko ból Niezdecydowany, nie udzielam odpowiedzi Choć tak mało ich, nie zamierzam się tym dzielić. Nienawidzę kurew także potrzebne mi Pistole, Pistole Że wszystko jest takie proste. Więc pokaż mi siebie, pokaż mi świat. Po raz wygląda też życie dorosłe. Jedna chwila, jeden moment i tak wszyscy umrzemy. Zielony dym w Twoich płucach i wszyscy się rozumiemy. Marzy mi się życie, w którym nie ma wad. Żeby wszyscy byli jak w moich snach Jeden robi dissa, drugi wciąż wyzywa. Lecz oboje dobrze wiemy, że on już tak nie zaśpiewa. Nienawidzę. Także potrzebny mi pistole, Pistolet Pistolet Tacy ludzie nie mają tu wstępu Nie, nie, nie Nie, nie, nie Ma się tylko te blizny Blizny, blizny Macie na czele te jebane blizny oh. Te jebane blizny Wasz mi szczęście, o którym mówiłeś wcześniej Nasze poszarpane serca ślepo błądzą po świecie Czas to zatrzymać Czas chyba wychylić się bardziej z dachu bloku By ze śmiercią zapierdolić drzwi Albo rzucić wszystko w pistu Albo spalić wszystko w pistu Albo zrobić coś dla siebie Albo zrobić coś dla swoich ludzi Z nimi nigdy się nie nudzi Z nimi nigdy się nie nudzi Ej, Z nimi nigdy się nie nudzi Ej, Ciągle w górę, coraz wolniej mija czas Powoli nic nie rozumiem Pokaż życie, w którym żyć już nie umiem Pokaż życie, w którym żyć już nie umiem Level up Idę ciągle w górę, coraz wolniej mija czas Żyję w świecie, w którym nie rozumiem Ci zagram w bank, żeby hisciał świat Nienawidzę kurę w także potrzebny mi pistolet